wideo raczej dla tych, którzy wierzą w zbawczą rolę szczepień. Gdzieś godzinę temu zaszczepiłem się przeciwko covidowi. Trzecia dawka. Jakiś czas temu zaszczepiłem się na grypę. Szczęśliwie podczas tej epidemii cała moja rodzina, wszyscy moi najbliżsi, poza jedną osobą, na covida nie chorowali. Jest to dla mnie o tyle ważne, że było wiele osób starszych, moja mama, moja ciotka, 90 parę lat, inni tam jacyś w moim wieku. Także mówię, chcesz się szczepić, to szczep, nie chcesz, to nie chcesz. Twoja sprawa, natomiast przynajmniej na moim przypadku, jakiś to pozytywny wpływ na moje zdrowie miało. Także dziękuję za uwagę, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i niedługo, do zobaczenia z typowymi tematami typu medycyna pracy, typu badania kierowców.